Jest to Honda Devil 2002 rok. I przydarzyła się taka przykra sytuacja, że w zamku od tej bocznej kieszonki jest plastikowa zas za taka zasłonka przed wilgocią, i przed deszczem, przed brudem i ta plastikowa zasłonka łamała się jest 20 letni motocykl, więc ten plastik też ma 20 lat ta zasłonka jest wysuwana poprzez sprężynkę udało mi się na całą szczęście zauważyć to i tą sprężynkę wyjąć natomiast ten fragment plastiku wpadł do środka co skutecznie blokuje możliwość użycia uczyka, który nie wchodzi do pełnej głębokości aby otworzyć zamek żal mi było to forsować na siłę więc szukałem rozwiązania alternatywnego no i udało się jest pełen sukces zdemontowałem prawą stronę wykręciłem śruby do której miałem łatwy dostęp po to aby naciągnąć sobie troszeczkę plastik Zdjąłem również tutaj tą plastikową słone um, pa, y, tego pada, czy jak to tam nazwać crash pada i poprzez naciągnięcie lekko, nie za dużo, bo tutaj już widać, że jest le, lekkie pęknięcie powiedziałbym już było, ale, ale y, trzeba uważać użyłem Takiego jaką dziewczyny to w kuchni stosują chyba do szaszłyków kilka I... no. korzystam z mojej szczupłej ręki, więc dostałem się tędy pod język zamka, który jest tu osadzony. Ten zamk jest osadzony w tej pokrywce. Ma no, tylko jedną pozycję, w której może być, bo tu jest takie wycięcie pod ten język. Tu jest to wycięcie. Widać? I... Ja już to zdejmę, żeby było łatwiej. I ten zamek jest zatrzaskowy, więc można go zamknąć bez użycia kluczyka, bo ten język pod. Tutaj taki skos i on się daje wdusić. Podczas zamykania się w hala, a następnie, jak już minie tą zapadkę, to, to wystaje i blokuje nam możliwość otwarcia pokrywki. Pod zapadką, pod tym językiem tej zapadki, jest otwór. Gdy włożymy kijk tędy Nie jest to się łatwiejsze zadanie do wykonania Gdy macie dużą, grubą rękę to po prostu jakiegoś nastolatka albo um, dziewczynę I tym kijkiem można się tu dostać Naciskając język zamka otworzyć pokrywkę I zamek jest za nie teraz będę kombinował jak wyjąć ze środka ten plastik czy, czy w ogóle da, da się to jeszcze wyjąć ale, ale no, chciałem się z Wami podzielić taką informacją jak to wygląda no, że już to uratuje skórę szczególnie na trasie jak się jest, ja właśnie wróciłem ze Szkocji i no, nie mogłem sobie otworzyć, a mam tutaj yy, na przykład sprzęt do nagrywania oraz podkładkę pod stopkę jak się nocuje na dziko no to często jest tak, że trzeba stawiać motocykl na trawie na czymś miękkim, więc wypada mieć pod ręką coś co zwiększa powierzchnię na której boczna stopka jest opierana No dobrze To jest mój pierwszy film Bardzo proszę o wyrozumiałość <grym> I Jak będę miał jeszcze jakieś ciekawe doświadczenia z Hondą To się będę dzielił Jak na razie jestem jej właścicielem od 6 lat i Jestem bardzo z niej zadowolony no Niski przebieg 30 tysięcy mil Jest dosyć oszczędna Dynamiczna, wystarczająca jak dla mnie, pakowna. Kufry jeszcze mam taki um, duży box, ale w tym momencie jest w mieszkaniu, bo, no bo się rzeczy suszą. Wróciłem ze Szkocji, gdzie często pada. Dobra, dzięki i lewa w górę. Cześć.